Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła oględziny 139 obiektów mostowych i przypustów. Sześciu groziła katastrofa budowlana, 45 z nich stwarzało zagrożenie ruchu publicznego, zdrowia lub życia ich użytkowników. Coroczne kontrole zarządców dróg gminnych wykazały, że 56% zlokalizowanych tam obiektów jest w stanie przedawaryjnym lub niedostatecznym. Na drogach powiatowych 1,4 obiektów była w takim stanie. To skutek zaniechania regularnych kontroli przez większość skontrolowanych zarządców drogowych obiektów inżynierskich, tuneli, przepustów, obiektów mostowych i towarzyszących im konstrukcji oporowych, infrastruktury szczególnie istotnej w codziennym życiu obywateli.